Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podróżowanie, Podróżowanie przez V. Dzisiaj będziemy pokazywać Wam busa Vincenta. Vincent van to jest ten kolorowy busik, który tam stoi. Zobaczycie jak wygląda w środku, poznacie historię Vincenta i poznacie jego towarzysza podróży, czyli pieska Menela. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Cześć, jestem Vincent, a to jest Menel. Razem sobie mieszkamy, podróżujemy i pracujemy przez okrągły rok w tym łanie Vincent 2. tu mam blat, blat jest chyba jedyną taką ciężką ciężkim elementem, ciężkim drewnem w tym wanie, bo poprzedni kupiłem sobie taki w Ikei on w środku był taki trochę kartonowy i zniszczył mi się tak szybko, że ta wersja jest bardzo ciężka i bardzo, bardzo solidna a poza tym blatem reszta drewna jest leciutka żeby van nie przekroczył dopuszczalnego dmc, czyli 3,5 tony co się udało, van ma 3200 razem ze mną i razem z Menelem bo już chybałem, że Manel będzie musiał na dietę przejść, ale nie, nie będzie musiał. Się wag... Zmieściliśmy się wagowo i to tak jeszcze z 300 kg zapasem. Tak jak wspomniałem, wszystko jest tutaj na prąd, jest ogromna bateria i dzięki temu jest kilka takich rozwiązań niespotykanych. Na przykład lodówka jest na 230 V, jest bardzo cicha, energooszczędna, duża, ma zamężarnik. Obok jest zmywarka, zmywarka jest super. I tutaj mam biurko. Pracy. Tu mam wodę, mam taką pompkę zamurzeniową Pod spodem mam boiler 15 litrowy On jest też na prąd Pojemniki z wodą, mam takie małe 10 litrowe pojemniki na wodę czystą I chodzę sobie z tymi pojemniczkami po wodę do jakichś kraników Najczęściej na plażę Moje życie sprzed OneLife'u, mieszkałem sobie poprzednich 10 lat w Anglii. Głównie pracowałem, lubiłem strony internetowe i pozycjonowałem, czyli dbałem o to, żeby strona mojego klienta była na jakieś tam hasło, frazy wysoko w wynikach wyszukiwania w Google. Jak byłem w Anglii, to zacząłem sobie tak po cichutku, pomalutku myśleć może o jakimś domu i pamiętam, że szukałem sobie informacji na temat różnych ciekawych domów i znalazłem Coś takiego o domach pasywnych. W Polsce jeszcze tego nie było za dużo, ale już ten, już pokazywałeś takie ciekawostki w samym internecie, na YouTubie również. I z tych domów pasywnych jakoś, jakoś przeszło wtedy takie małe, ciekawe domki, małe ciekawe, małe, ciekawe przestrzenie do mieszkania. I stąd już jakoś tam znalazłem jakiegoś takiego Amerykanina, który, który sobie mieszkał w wanie. I to było takie ziarenko, chyba, w Wanlefu u mnie. Ziarenko, które zakopałem, oczywiście, zaraz jakoś pracą przysypałem. Yy, brakiem czasu, ale po dłuższym czasie, gdy ta praca się zmieniła w przepracowanie, gdy ten brak czasu się zmienił i brak snu w stres, to to ziarenko na tym kompoście ze stresu i, i, tak wykiełkowało sobie i jakoś tak się tam, ale nie metafora wyszła, i tak się jakoś, i tak się jakoś tam, jakoś tak się Jakoś tak się wybudowało. Od pomysłu, od pomysłu do realizacji to mi zajęło ponad rok, ale to z tego powodu, że ja mam także jak coś ten, że jak się czymś zainteresuję. Ja się lubię uczyć rzeczy, które mnie interesują. Więc tak, musiałem poczytać dokładnie o każdym e, elemencie tego wana, o, o tam izolacji, meblach i tak dalej. Jakoś zupełnie nic nie, nie, nie wiedziałem w tej dziedzinie, jak to zrobić jak cokolwiek, więc wszystkiego musiałem się nauczyć. Co sprawiało mi frajdę. Dlatego zajęło mi to bardzo, bardzo długo, zajęło mi to ponad rok. Jeśli chodzi o koszty, to ja właśnie jestem tego rodzaju człowiekiem, że, że, ciężko, że ciężko będzie mi wszystko teraz sobie. E, już tam, już tam w widzowie moi bardzo, bardzo mocno naciskają, żeby właśnie tak przedstawił te koszty I, ale to musiał naprawdę poszukać tych wszystkich dokumentów, bo ja mam, nie mam pamięci takich rzeczy Pamiętam, że samochód był kupiony w Anglii kosztował 2300 funtów plus trzeba było dużo naprawić w nim, a jeśli chodzi o samą konwersję to było na przestrzeni długiego czasu, były zakupy bardzo różne Jakość tam, jakość. no nie, nie, nie, jeszcze sobie tego wszystkiego nie zsumowałem tak naprawdę chyba się trochę boję, boję tego zsumować może lepiej, może lepiej nie, może, może lepiej zostawmy także jeżeli miałbym podać jakiś jeden argument, dla którego wybrałem vanlife nie będzie jakiś górnolotny, będzie bardzo prozaiczny, słońce słońce co z czego jestem dumny, jeśli chodzi o Wam, to myślę że, te, myślę, że te piękne malunki Ani, która mi kiedyś pięknie mnie ozdobiła i teraz zwraca na siebie uwagę. Na początku chciałem być taki stealth, czyli taki ukryty wam. Są lepsze, nie zwracać na siebie uwagi. Uwagi, okazuje się, że są lepsze sposoby na nie zwracanie na siebie uwagi, niż pomalowanie wano na... <grytanie> tak kolorowo. Ale nie, ale, ale, ale bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba to malowanie, poznałem dużo fajnych ludzi, którzy podeszli, zagadali, tylko dlatego, że wam jest fajny, niespotykany, kolorowy. No to jest taki, żar, to jest taki żarcik, nie? że wyglądam jak Vincent i to, no, i to, no, jest. I to, jest, to jest motyw Vincenta. Ten van się troszkę różni od każdego innego vana podejściem do gromadzenia i, z, i zużywania energii, bo ma ogromne panele, ale takie ogromne, ogromne i baterie też mam 7,5 kW od godziny Lifepo, czyli takie jeszcze jakby może to wyjaśnić ludziom, którzy się niekoniecznie interesują. Myślę, wydaje mi się, że mogę, mam, mogę w tym wanie zgromadzić większą ilość prądu niż w waszym wanie i we wszystkich wanach, które do tej pory zrobiliście wantura i jeszcze trochę mam te energii podejrzewam. Może, może się mylę, ale podejrzewam, że tak. Więc jest, jest masa prądu, jest ogromna bateria. I, i to jest fajne w tym wanie, że mogę mieć na przykład zmywarkę, dużą lodówkę, jakiekolwiek z rzeczy na prąd co nie jest takie spotyka, spotykane w Amalekie. Oraz chyba, iz, chyba izolacja, bo bardzo, bardzo dbałem o to, żeby... Właśnie tak jak wspomniałem wcześniej o tych domach pasywnych, że bardzo mnie, bardzo mnie interesowało to podejście w budowie, żeby dom był energooszczędny. I w związku z tym chciałem, żeby ten wandleż, tak właśnie się, się był taki autonomiczny, jeśli chodzi o energię. Stąd właśnie te panele, stąd ta bateria i stąd też bardzo dobra izolacja, którą tutaj zastosowałem wszędzie. I jeśli chodzi o... Pasywność tego to niestety jedyna chyba pasywność, która charakteryzuje ten van to pasywna agresja, jednak się okazało coś tu się psuje, a ja potem się muszę domyślać co, albo, albo nie chcę mi podjeżdżać pod górkę, a ja muszę, muszę, muszę zgadywać dlaczego, no bo jednak van jednak no nie może być taki pasywny, tutaj trzeba, nie można zastosować jakiegoś rekuperatora i innej zmiany energii, więc, ten, więc musi być non stop wentylacja, więc to zimne powiecie zawsze, zawsze wejdzie do środka no ale starałem się i myślę, że, ten, że na ile to możliwe w vanie, to na tyle, tam, na tyle dobrze, energooszczędnie to zrobiłem są rzeczy, które chciałbym ulepszyć i je ulepszę. jest tak, jest w garażu, tak zwanym garażu, czyli w tej przestrzeni pod łóżkiem z tyłu żeby coś tam wyjąć stamtąd, no to trzeba wszystko wyjąć więc zrobiłbym takie suwnice i zrobię te suwnice, że będą do sobie wyjeżdżały, mogę coś wziąć lub podłożyć z powrotem i to zaoszczędzi dużo tam czasu i zachodu. Mimo, że tu jest wszystko na prąd, pływanie i mimo, że mam ogromne baterie, ogromne panele, to jakiś czas temu taką zajawkę złapałem na Marty I się okazuje, że jak to że pojechać sobie w rejony, gdzie jest, zim, gdzie jest zimno, gdzie nie ma słońca, to jednak jest ten system się yy, nie sprawdza ogrzewania tylko, tylko na prąd, bo no, ok, ja tu w zimę jestem tylko w Portugalii i w Hiszpanii i sprawdza mi się znakomicie ten, ten system w lato, również w Polsce ale jeżeli na przykład chciałbym pojechać na narty gdzieś w zimo, zimą, nie wiem, czy tam to już jest, to już jest gorzej, no bo y, ogrzewania tak naprawdę potrzebuje, potrzebujemy wtedy, gdy nie ma słońca gdy nie ma słońca, nie ma prądu tego mój geniusz inżynieryjny nie przewidział więc jakieś łebasto na ten na diesla y, zainstały sobie mimo wszystko po to, żeby móc sobie jeździć zimne rejony zimą, lub, lub w ogóle gdziekolwiek, gdziekolwiek bym chciał. I chyba ten, i chyba zwiększy pojemność zbiorników wody, bo teraz są kilka takich małych i chyba jednak, chyba jednak zdecyduje się na jeden duży. Jeśli ktoś się boi i miałbym go zmotywować, to wiedziałbym, że warto spróbować. Poznaję się fajnych ludzi, siebie się też poznaję troszkę bardziej. Skąd miał rozsoko i radość. Jeśli faktycznie tak jest, że, że jestem spokojny, to może stąd. Że, że się nie przyjmuję rzeczami, których i tak nie mogę zmienić. Tak jak u nas w Polsce, często ludzie się tam nie kłócą, tyle jest tych wektorów podziału, jakieś polityka, jakieś ideologie, ludzie się utożsamiają z tym, walczą o to, kłócą się z rodziną, a ja się opalam tylko na słonecz. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie nam łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je zostawić w komentarzach. Postaramy się my i Vincent Wam odpowiedzieć. A jeśli chcecie znaleźć Vincenta w sieci, to możecie go znaleźć. Mam malutki kanał na YouTubie, nazywa się Vincent Van. Także zapraszamy Was serdecznie, zaglądajcie. Tam poznacie całą historię wszystkie szczegóły. Vincenta Menela, do zobaczenia. Cześć. Cześć!